A czy ty, też masz taki problem, że cię opada? Chciałbyś, żeby zawsze trzymał pion na zawołanie? Nie chce się trzymać, gdy go najbardziej potrzebujesz? Jeżeli twoja odpowiedź chociaż raz brzmiła tak, to koniecznie wbijaj na mój kanał YouTube, gdzie znajdziesz świeżą recenzję najlepszego statywu do telefonu, który bije nawet pody o głowę, a przy tym kosztuje 3 razy mniej. I dzięki niemu twój telefon już nigdy nie będzie opadać podczas nagrywania.